Witam, witam Was w kolejnym chwilę ja, sprawdzę Nagrywa się, potwierdzono. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Eee. Unfair, Unfair. Unfair map. Unfair map. Unfair map. Unfeir map. Äh, jak nagrywam nie mam internetu, więc na przykład główki tego pana, czyli nie będzie widać mój skrzyż został też usunięty więc no ja wiem kiedy wróci mi internet ale jak to nagrywam jest 20 więc nie wiem kiedy wróci ale dobra jeżeli spadnie nie wiem to późno no to sorry rozpoczynamy ej zamknął mam przy okazji to o on zamknął mi mama aha ej ale tak nie Cześć! O! Kiedy avancowałam? Eee... Gdzie to się patrzyło? nie powiem Je vais C'est pas C'est pas C'est pas C'est C'est ale jeszcze w tym nie, nic nie... nie wiem, że to było nie było Mam jeszcze jeden pomysł? aaa, mam cię! o! ty głupi pochodzi teraz Dobra. Aha, ok. Mm -hmm. Nic nie ma. Czekaj, czekaj, czekaj. Widziałem cię! Hoho! Jak powiedział że to się tam nie zamyka, ale to jest to mań blokie zrobiony, żeby się nie zamykało. Jak bym chciał sobie mi coś tam zrobić o mam takiego w ogóle fajnego tekstrypaka właśnie za nie miałam powiedzieć lub nie ja nie wiem, bo tu drugi, drugi raz nagrywam e, że mam fajnego takiego tekstrypaka na szkole takie fajne szkoły o dobra, parkour ale bardzo nie parkurowałem. No właśnie nie Dawno parkour było był robiony. Jeszcze ja dużo osób jest w tym, to, jest to, jest to, jest bardzo pomocny, ale to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, Dobra, a teraz przestań się pali. Co ja robię na tym odcinku? Aha. Zarabit. Aaaa zrobił to, że ich przesiało Ale moja postać jakby chciała, ale nie mogła Może dlatego, że w gramie postawowałem Bo właśnie nie mam internetu i nie chcę niby szukać Bo ja na innym lampie wygram tam tak na po na po Się nie pali. już parkur o, o pro o parkour tu on ooo ja tu, ja tu swoje, tam byłem. Ale ja nie ooo na tym ooo Będę robić ooo ooo Pięć to później ooo ooo ooo ooo no jest najbardziej żeby co można wykonać na mapach. Trzeba być chorym Chyba... ja, Chyba... z tych żeby mnie tak, żeby Trzeba tak, żeby mnie się. żeby mnie tak, żeby mnie tak, żeby mnie tak, żeby mnie tak, żeby mnie tak, żeby i tak boli kiedy spadasz do lawy A poza filmem Pewnie bym tu przeszedł, znając moje szczęście Ja nic nie wyślepiałam A okej, Ukaś nie stwierdził, że nie był nic pogosowany Okej, okay. na wszelki wielki, żeby mnie to na odwalacza wy... Blawie! Szybciutko, Jeszcze ten ogień, który zasłania cały ekran. Ja widziałem do skrypaka, który właśnie robił, że ten ogień był... malutki, a wręcz go by nie było, ale nie. Mm -hmm. Mam do to jest nie musiał sobie tak tu powtarzać na planter Niech chyba poczuł O, duży. Ja nie klikam. Uwaga. Osoby w słuchawkach? Ościszenie. Na prawy zero. Jeszcze ja, nie to mi bo księżną. Ja w ogóle nie domacz. jeszcze to do tego. Nie, jest jeszcze tych katorni. Aby tam to chciałam nagrywać Nigdy nie wiem, nagrać inną mapę. Tak miałem w planie w sumie, ale... Zachciało mi się mapę, Amster. Stark Rurem. O! Jak raz przejdzie stoś... Jest trochę lepiej, ale... Moje FPS te zrobię. Ja mam więcej, kiedy nie nagrywam i to tak mówię na serio. Jak nie nagrywam, to poniżej z nigdy nie mam. Drabna jeszcze na Nie klikam. W ogóle jakby ktoś się nie mał, to mam takie bloki prawie. I to nie jest mes, to po prostu mam dwie wątkonie. Cześć ten dykala. Zresztą mam... Zadajmy sobie Ładniejsza trawa, o! I mam to włączone na zakładnę, taka, bo teraz to patrzycie. O, tutaj będę na go widać. To, e, to, tam jest normalna, teraz, to kliknie to jest ładnie. i jest fajnie. No, do coś to... guzik to jednak tutaj mocno wszystko co tu zrobić, co tu zrobić? Ciebie inny klik, a on nie, nie kolego ale kierujesz coś okej? Okay. barier w blok, to jest ok okej, alo. elo, dobra, easy game, dziękuję, dziękuję dobra, idziemy ej, nie mm -hmm. jest problem okazje brusy oscytowałem to zbyt mocno elo, dobra Widzicie mnie w komentarzach, dobra? Wiadomo, co się dzieje Przepraszam. bo mam murek, bo nie wątpię, żeby to nie było. Jestem na Вот думаю, на что? Так Mapa 1, 5, mm. Вот так вот. ale mam jeszcze pomysł na tamto. co wywalić od tego. musimy nie wiem, 20 minut. Będzie drupało 40! Nikt 40. Jak na serio odgrać mam ale jestem taki, że no dwa i koniec, i i no w To nie No Nie ona zabije te Wooden Axe! oh noo! You are killing me! no, it's not! Ale mnie mapę wymienio. z drugiej strony jestem tak szczęśliwy z tego faktu. Как бы там была где у нас есть, я не Jestem zysypałym całego oblotego, ale no... Nawet w tym procesie się tak wziął, się do tej na reguły z na się. Dobra. Tu mojego do kubeczka. Prywatnego. W ogóle, jak jesteśmy w tym momencie, zapraszam Was na Kigropa. Szynacki, fajne do CSGO, używajcie i w opisie, bardzo fajne. No i powiedzmy sobie szczerze, jest to bardziej opłacalne niż otwieranie sklepów w CESie normalnym. A jak użyjecie mojego kodu, dostajecie plus 5 do ładowania na nowi użytkownicy logujący, logujący się do mojego opisu dostają 2 złote na start. Nie wiem, jest te, tego akcy, ale nie chcę, mi się nie chyba. No i zostawcie lajka like, suba. Nie bądź. nieważne. Chciałem zgromować, ale. Ale ja ciężko sobie lubię to sklekać meczką. Ospokaja mi to. Nic? No? Rygnia się. Mm. Mm. I, nie, nie, nie, nie, tego nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Nie jest, jest, jest, jest Zabeya, to ona, to Wzorak, ale... Może zływanie? Nie, nie, ten barier blok. Przepraszam, ale ten barier blok mnie tak wymerwuje. Przepraszam. Nie, nie może być też w a ten barier był nic moje życie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pomysłu, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie to jest Przejść. Dobra, poddaję się poddaję się, poddaję się chyba przepraszam wszystkich, których zawiodłem pokrywam jeszcze tutaj ale włączę się wyczyła tylko na chwilę i zobaczę i się zastanawiam czy to wszystko dało się w ogóle, bo to tak jak... nie, nie, pomagał, nie? Genialnie. Często, że nawet latam na kreatywie dina. Widzicie? O, jest bez przeszkodu. Przepraszam. Nie mam do tej mapy siła. To jest pierwsza mapa, która mnie chyba wyprowadziła z czas Nie kluczałem tego gry od początku, ale tam widziałem zakończenie, więc... Ej! Przepraszam, ostrzegałem. Ostrzegałem. Dworze święty! Naprawiam, mamy chce, dajcie mi szpokój. Co to się dzieje z tym mapem? Dobra, ale jako naprawię nic się odpina. Però mi voglio Ja krzyczał. To jest pierwsza mapa inter, która wyprowadziła mnie wyrównować. I ja miałem zapić samą sobie tak. Po prostu. Gdzieś na dole zapisałem i grałem na odcinek. I szkoda, że tam nie została. Szkoda, że mam internetu. Дай мне стопы. Дай стопы. Ja zgadzam, że ten moky w ogóle powinien się inaczej przechodzić, ale... Ale mam to gdzieś... Idę swoją ścieżką... Omijam duży kawałek... I mnie to bardzo, ale to bardzo cieszy. Tylko jedziemy w Nie I 20 to, nie jest. Bardzo krótko. Ja się ja tam Nie mam na to aż tak wielkich sił. Ta mapa wyprowadziła mnie z równowagi. Wyprowadziła, wyrzuciła, zmieniła. I pozbawiła w ogóle wszystkiego, co ważne jest w serio co tam postawiłem, to było widać. Mam tu na filmie zapisane. Piwnica. Moja prywatna piwnica, witam to się Nie, no, ja na nie, nie, nie, nie, nie, nie, A co ty robisz człowieku, co ty robisz? Ja rob, rob, robisz? To by człowiekiem źle na robić, co te mu tu muszę się tak slajdować, że tak powiem, adventurera tak się ślizgasz tutaj tak dziwne ale nie lubię, lubię, Ah, aha aha ah, Czyli nie ma wyjścia. Parkour sumustowy. Ale się nie wziąłem że człowiek zablokowałby to na odnieść pieniędzy. To była Map. Nie pamiętam jak to się nazywa po szalecach, ale Map Challenge, nie wiem, mam tam gdzie. i ją stworzył, mapa fajna, ale bardzo trudna zbija, zbija, się mi się. Od siebie domowałam, co mi się podobało. To jest dobra, mapa pancer. Polska mapa pancer. No bo jednak ma pancer, mają denerwować, no i to... To jest złe, ale kochane jest ma pancer. One mają takie duże, oni mają... rozwalić człowieka w środku. Ale dobra. Na serio, spoko mapa. I.. I to byłoby na tyle w tym odcinku. A, dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Życzę wam miłego dnia, tudziesz tygodnia, cudzie miesiąca. Chyba mogę to powiedzieć. Na razie. Nie będę, widać nie będę, bo nie będę, bo nie będę, na nie I bo to jest bo ja bo ja... Mogę do jednej słuchawki i wtedy jest głośniej. Na jednym. Na jednym. Patrzcie to być drugiej słuchawki i na tym teraz jest głośniej o, nie mam muszę mówić trochę dłużej, bo nie ma poza no i jak mówię tak, na raz no to po prostu jest podmiudźmy no, i to jest śmieszne no. bo mi na Dalej się wyczuwała na